Siemanko i z tej strony Rybka i zapraszam was na odcinek z Brawl Stars. Dobra, więc się tutaj lecimy z Gierką yy, Mama się on graba, więc tylko tyle mogę pograć, zostawcie subskrypcję dla mnie nie daj mi taki lamus więc lecimy o, tutaj mamy trzy sytynki, trzy szelki w teamie. Fajnie. O, dobra, łatwo ją, łatwo z nią. Easy. No I zaraz bym po tego pokoju widział i make go. Easy. Nie taki taki jakieś To no, nic, dojść HP-mu, został on taki, jakaś głupia. Jeśli będzie więcej chłopak w górę i wbić na mój... Mój kanał, na... Dobra, lecimy z nimi. Gdybym kampiła na tego pokowa tego. I dobra, zrobiłem tego poko. Więc teraz, o, nie, jestem takim lamusem jak Nidikan. O, brato Unita, jej! nie, o nie, dobra, teraz tą sełkę, jej! Mamy tyle gemów, No na jakaś natalka, o to fajnie. Pozdrawiam, Rukami mnie nie pozdrawia. Ogólnie składa takie muzyki jak Billy Eilish, One On jest fajna, może do mojego kanału, no, o nie, zginęłam. Więc, e, spoko. Na razie jest wszystko gituwa. Dobra, jestem guda do drodze, do, do, do, i dobra, już. Wszystko weszło do normy. Eee, lecimy. Oj, dobra. ładne wyskoki teraz, strzały sierpowy dla niej i no, nie udało się. Ona no, no, musiałem zabić niestety. Dobra, to mi nitę to łatwo poskładałam. Eee, więc, dobra. Eee, ten film będzie po prostu 3 minuty i pół, może 4 minuty. Teraz, jak nie będzie. Fajnie byłoby jakby byłyby 4 minuty. Może Indycard by się wtedy ogarnął i by nagrywał film, który by dotywało 200 minut. O! Dobra. Ładnie są oni to, o nie, 200 HP, 6 sekund, ale łatwo z nimi, łatwo z nimi, 4, 3, 2, 1, no i mamy Solo shadow. ogólnie, ogólnie jakbyście się, się pytali, dlaczego nitka nagrywa live, ja to mu pozwoliłam po prostu, bo yy, nalegał, nalegał, nalegał dał mi stówę nawet, <śmiech> więc spoko, o mamy Solo i o nie, 10 punktów do nie brakuje, więc nie fajnie, odblokujmy może sobie Solo shadow, właśnie odblokowaliśmy. Gramy, więc solo. Ostatnią lódkę zagramy sobie i kończę. Dobra, więc jesteśmy już na Solo szed da mnie. Zobaczymy jak tam pójdzie. Wejdę hmm. pokoju jakiegoś dziw dziwaka. O nie, on będzie mnie podjeżdżał. A tego. Ja Ładnie wykiwam. Pójdę do skrzynki, po prostu to jest mój plan. Obiję tą skrzynkę, dobra. Na chita mam tą skrzynkę, teraz tak. O nie, do... nie to. Nie wiem, że sensu. Teraz podjeżdżam go szyjcie z chapem, tą mi chyba jeszcze raz zbiję. O nie, nie obiuchę. Słaby jakiś ten typek biją, więc yy, prowadzimy. O nie, weszłam do strefy, jaka głupia jestem. Lecimy dla tego Barleya, może, może jego... O nie, aaa, zabitą selkę jeszcze, super. Dobra, czyli mam szansę z Tobie jeszcze wygrać. Pięć od zostało. Dobra, teraz... Yy, idziemy na środek szybko dobra Jesteśmy na środku Tego Primo może, o mam ma HP Nie no, 4... może dodaj tego Jej, dobra, mamy 2 down Już z tą selką, dawajcie tą selkę Dobra, jej, wygraliśmy z tą selką Super Więc dobra, to byłby koniec tego filmu Myślę...